Cześć, z tej strony Robert Bronowicz i kolejny odcinek cyklu Myślą, Młotem, Internetem. Dzisiaj pobawimy się w detektywów. Dowiemy się w jaki sposób badamy tropy dinozaurów i innych wymarłych zwierząt. O wszystkim tym opowie nam pan dr Gerard Gierliński. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. O, chcę opowiedzieć, jak się bada ślady dinozaurów. To dla wielu może być zagadka, jeżeli mamy skamieniały trop, w jaki sposób możemy go, w ogóle do niego podejść, w jaki sposób pomierzyć, zbadać, porównać ślady ze śladami, no i przede wszystkim jak się dowiedzieć, kto ten ślad miliony lat temu pozostawił. Przede wszystkim skamieniały ślady dawnych zwierząt nie szukamy w skałach, lecz je tropimy na powierzchni skał. Jest to dla paleontologa zupełnie inne wyzwanie niż klasyczne skamieniałości się atomiczne, które musimy znaleźć wewnątrz skały, tak jak muszle, kości, które są po prostu zatopione wewnątrz jakichś osadów. Tutaj Mamy sytuację zupełnie odwrotną, inaczej musimy ustawić swój wzrok, ponieważ skamieniałe ślady, takie jak dzisiaj w lesie, na błocie, na śniegu, są oczywiście na powierzchni osadu, a nie w, niego, nie w jego wnętrzu. Każdy kręgowiec lądowy podczas swojego życia pozostawia miliony swych śladów, z których wiele zachowa się na długo. O to zależy, na długo, oczywiście w jakich skałach. To dotyczy tak samo dinozaurów, które żyły miliony lat temu na Ziemi, jak i nas, nas ludzi. My zostawiamy podczas naszego życia również, każdy z nas zostawia miliony swoich tropów na Ziemi, z których wiele ma szansę zachować się w materiale kopalnym na dziesiątki, może nawet setki milionów lat. Dinozaury pozostawiły po sobie ogromną ilość skamieniałych śladów. Nie jest to dziwne, ponieważ dinozaury na Ziemi żyły około ponad 120 milionów lat, więc te, przez te 120 milionów lat życia na Ziemi, w przypadku na przykład naszego gatunku Homo sapiens, dla porównania, my podobno jesteśmy na tej planecie około 200 tysięcy lat, więc tutaj, więc tutaj porównując do jednego gatunku, jakim my jesteśmy, no jest duża rozbieżność czasu. I jest naturalne, że przez te 120 milionów lat dinozaury zadeptały wiele warstw, dzisiaj wiele warstw skalnych, czyli zlityfikowanego, skamieniałego osadu, piasku, mułu sprzed milionów lat. Najlepszym materiałem do utrwalenia tropów jest błoto. Po wyschnięciu utrwalone ślady w błocie potrafią jeszcze podczas suchych dni, letnich na przykład, być widoczne być na powierzchni. Możemy to łatwo sprawdzić przechodząc się nad brzegiem jeziora, bądź rzeki, bądź po prostu w, jakich innych, w jakichś innych środowiskach, gdzie mamy latem podczas bezdeszczowych dni utrwalone, utrwalone ślady w glinie. Jeden ślad stopy, co ciekawe, może pozostawić po sobie dużo skamieniałości, to znaczy dużo skamieniałych tropów. Gdy zwierzę pozostawia swój ślad, najdogodniej jest, gdy pozostawia je w ile, w błocie, to często ta warstwa, ta warstwa drobnego osadu, jakim jest ił, leży na warstwie piasku. Wobec tego ten ślad jak gdyby przez tą warstywkę ił odci pozostawia odcisk jeszcze pod spodem. Taki odcisk pod spodem nazywamy podtropem. Potem, w czasie na przykład powodzi, taki wyschnięty ślad w błocie, wile przykrywa kolejna warstwa piasku. Po milionach lat piasek ulega lityfikacji, zamienia się w piaskowiec i co my mamy? Mamy już od razu jak gdyby trzy tropy. Jeden trop, pozostawiony wile, który często dalej jest iłem po milionach lat i się po prostu nam rozsypuje. Oraz y, twarde, utrwalone, utrwalone, skamieniałe ślady na spodniej powierzchni warstwy piaskowca przykrywającego w postaci naturalnego odlewu, wypukłego śladu. No i tak Ten podtrop, który został pozostawiony pod warstwę w kątego iłu w piasku w postaci odcisku, odcisku stopy. Czasem ślady zachowują się w przedziwny sposób, na przykład jako piaskowcowe, izolowane od lewych śladów odciśniętych w mule. E, czyli y, chodzimy sobie na przykład po jakimś tam y, naturalnie odsłoniętym y, terenie, odsłoniętej powierzchni skalnej i możemy sobie te tropy, jako te naturalne takie odlewy piaskowcowe zbierać jako, jako wyodrębnione, no, jakby to powiedzieć, łapki. Wiele razy są utrwalone ślady w postaci naturalnych odlewów widocznych na spągu warstw skalnych i wtedy trzeba w jakimś odsłonięciu na ścianie jakiegoś kamieniołomu, kanionu czy, czy, czy, czy jakiejś naturalnej właśnie groty, popatrzeć na górę, na sufit tej, tej, tej groty i tam możemy również znaleźć ślady. Ślady pozostawione oczywiście, utrwalone oczywiście w postaci naturalnych wypukłych odlewów. A reszta skał, reszta skał, czyli ten prawdziwy materiał, gdzie ślad pozostawił kiedyś dinozaur no został usunięty przez erozję z takiej wnęki skalnej. Naprawdę miejsca, gdzie utrwalone są tropy są często szokujące. Na przykład na Górze Lotos w Chinach ślady dinozaurów widoczne są na powierzchni podłoża jaskini, która znowuż ukryta jest pod wodospadem albo na dnie rzeki, tak jak na przykład w Teksasie, w Palaxi River w Teksasie. Co robimy, gdy znajdziemy ślad dinozaura? Najpierw musimy zapisać jego koordynaty GPS, czyli jego lokalizację w terenie po to, żeby taki ślad znaleźć po to, żeby w publikacji naukowej podać dokładnie, gdzie ten ślad został znaleziony. Jest to podstawowa rzecz, którą, którą robimy po prostu najpierw. Najpierw, gdy znajdziemy ślad. Następnie przyprowadzamy spychacz, aby poszukać więcej śladów i odsłaniamy, odsłaniamy powierzchnię, powierzchnię skalną. Bardzo delikatnie, tak żeby nie zarysować tropów. I zatrudniamy znajomych do kopania. Tropy czyścimy szczotką, nigdy kilofem ani łopatą. Właśnie ze względu na to, żeby tej powierzchni nie uszkodzić, żeby tych śladów nie uszkodzić. E, następnie przechodzimy do dokumentacji y, znaleziska. E, zawsze wypoziomowujemy aparat fotograficzny do powierzchni skały. Nie fotografujemy tropów oczywiście z boku, tylko o, o, całkowicie Równolegle do, do powierzchni skały. Lampy błyskowe, które ustawiamy bocznie, są też ważnym elementem. Praktycznie to, co robimy na śladach, to jest coś w rodzaju studia, studia fotograficznego, małego, przenośnego, po to, żeby te ślady jak najlepiej oświetlić. Z kilku boków, czyli na przykład robimy coś w rodzaju efektu dwóch słońc, trzech słońc, po to, żeby Ślad oświetlony z jednej strony no, nie był w jakiś sposób zniekształcony cieniem, ale z drugiej strony ten światłocień jest nam potrzebny po to, żeby taki odcisk był po prostu widoczny. I pamiętajmy, fotografujemy z podziałką, najlepiej drewnianą, aby uniknąć od w światła, czyli z podziałką, która jest matowa, nie, nie, nie błyszczy się. Warto też utrwalić tropy w 3D za pomocą skanera ręcznego na przykład. E, taki, taką pracę wykonuje się, wykonuje się nocą, ale wówczas istnieje ogromne zagrożenie zaśnięcia przy pracy. W związku z tym, aby uniknąć e, takiej sytuacji, można też zrobić mapę tropów za dnia, bez skanera, przelicetowując ślady na przezroczystej folii. Jedyne, to jest bardzo łatwa praca, bardzo prosta, prosty zabieg, żeby przerysować całą ścieżkę śladów, ale nie zawsze są do tego dogodne warunki. Często na pustyniach, na odsłoniętych powierzchniach skalnych, gdzieś w górach jest za bardzo wiecznie, wtedy należy pamiętać, żeby zaopatrzyć się w bardzo dobrą taśmę klejącą. Można też utrwalić ścieżkę tropów za pomocą fotografii, na tom, ale wówczas musimy starannie obrysować te ślady, ponieważ z daleka, gdy będziemy fotografować dużą powierzchnię skalną, powiedzmy na przykład 100 albo kilkaset metrów kwadratowych, o, po prostu te ślady nie będą, nie będą dla naszego oka zbyt widoczne. No i cóż, warto też umieć tańczyć. Jest to, jest, to, jest to podstawa przy bardzo fajnym zapisie ścieżki śladów dinozaura, który gdzieś tam znajdziemy. Ustawiając telefon albo aparat fotograficzny na funkcję robienia panoramy i naucząc się tanecznych kroków, który wymuszony jest przez dany typ, dany typ sprzętu, możemy pięknie zarejestrować długi, czasami kilkumetrowy ślad, znaczy, trop serię śladów na aparacie fotograficznym lub, lub telefonie. Należy też pamiętać, że. Każdy sprzęt musimy wypróbować w domu, ponieważ Canon, Nikon, Sony i wiele innych firm wymuszają zupełnie inny krok taneczny. Nigdy nie próbujemy zabrać tropów do domu. Zazwyczaj próba ich wykucia ze skały kończy się ich uszkodzeniem. Pamiętajmy, że ślad jest to, jest to miejsce, gdzie skała ma inną konsystencję niż otaczająca, y, y, y, niż otaczająca y, y, warstwa. W związku z tym, zazwyczaj, jeżeli próbujemy taki ślad wykupić ze skały, to pęka właśnie tam, gdzie jest ten ślad. Aby nie wrócić do domu z pustymi rękami, robimy ich odlewy lateksowe lub silikonowe. Do czasu wyschnięcia takiego odlewu, a to trwa czasami kilka godzin, a czasami cały dzień, znajdujemy gdzieś w okolicy przyjaznego, zaufanego obywatela, którego możemy sobie tam ustawić koło tego śladu, aby nikt nam podczas tych kilku godzin nie zniszczył schnącego, schnącego odlewu. I wówczas możemy chwilę odpocząć. Kiedy już zrobiliśmy pomiary, zdjęcia, skany i mapy, no i odlewy, możemy sobie wrócić do domu. I zaczyna się kolejny, yy, kolejny etap pracy. Z przywiezionych matryc silikonowych lub lateksowych wykonujemy odlewy gipsowe lub żywiczne. O, po to, że potem już w pracowni pod dachem, zająć się skrupulatnym badaniem tych tropów. I tak, na czym te badania, te badania polegają? Ustalamy y, kie, kierunek tropów, y, szerokość ścieżki tropów i kąt krokowy. Y, to już nam daje od razu informację, jaka grupa dinozaurów pozostawiła daną ścieżkę śladów, mianowicie dinozaury drapieżne. Te stawiały stopę, stopa za stopą w linii prostej. Ślady są ukierunkowane do przodu. Zauropody odchylały stopy na boki, zostawiając tropy podobne jak te, które mógł pozostawić Charlie Chaplin podczas swojego komicznego chodu. Natomiast dinozaury ptasio-miedniczne pozostawiały ślady ukierunkowane w drugą stronę, w kierunku osi śladu, jak gdyby wykręcając te stopy do siebie. Następną ważną cechą jest długość kroku. Odstęp pomiędzy jednym a drugim śladem tej samej nogi. Pomiar ten jest o tyle ważny, iż dzięki niemu możemy ustalić, z jaką szybkością dany dinozaur się przemieszcza. Do tego pomaga nam tzw. wzór Aleksandra, gdzie SL to odstęp między jednym a drugim śladem tej samej nogi, H jest odległością od ziemi do biodra zwierzęcia. Aby obliczyć tą wła wartość właśnie H, nie widząc przecież tego zwierzęcia, Aleksander sugerował przemnożenie przez cztery długości odcisku stopy. Następnie przechodzimy do mierzenia pojedynczych śladów stóp. No, rzecz zgoła prosta. Długość trop. Szerokość trop, długość palców, odstawanie środkowego palca ponad palce boczne, rozmiar pięty lub pseudopięty. No, większość dinozaurów była palcochodna, więc to, co mamy z tyłu, to nie jest tak naprawdę pięta, tylko tylna część palcowej stopy, pal palcochodnej stopy dinozaura. Dzięki tym pomiarom możemy nazwać ślad. To jest bardzo ważne, bo każdy ślad ma swoją nazwę. Na przykład jednym z najpolitszych rodzajów śladów e, dinozaurów to gralatory. Typowym przedstawicielem grallator jest rodzaj gralator. Gralator o szeroko rozstawionych palcach i bez tylnej poduszki, e, czyli bez tej pseudopiętki, e, nosi nazwę karmelopotus. A na przykład grelator z środkowym palcem wystającym ponad połowę długości całego tropu nazywamy deferalichnium. A gralatora o wielkiej poduszce tylnej na zewnętrznym palcu, około 20% długości całego tropu nazywamy jalingpus. No właśnie, ale kto te tropy w zasadzie pozostawił? I po co je nazywamy? Zgodnie z przyjętymi zas zasadami w tzw. parosystematyce, która jest dosyć powszechna w paleontologii, ponieważ nie zawsze znajdujemy całe zwierzę, na przykład jeżeli chodzi o rośliny, to często znajdujemy w materiale kopalnym osobno drewno, osobno odciski kory, osobno yy, liście, osobno, osobno pyłki tych roślin i każde z tych skamieniałości yy, ma swoje własne nazwy. Potem badacz ma zadanie dojść do tego, jak, jakie to było drzewo, jak się nazywało to całe drzewo. Ale tutaj w przypadku śladów jest podobna sytuacja. I tak na przykład Tyrannosaurus rex pozostawił po sobie ślad, który nosi nazwę Tyrannosauripus pilmorei, homo sapiens, czyli my. Pozostawiamy ślady, które naukowcy określają nazwą homnipes modernus. Wielka stopa. Hm. Te intrygujące i kontrowersyjne ślady również noszą naukową nazwę, a mianowicie badacze nazwali ją, te ślady, Antropoidipest Ameri Boarellis. No, nazwa taka, że nawet wykręca, wykręca język. Często w, takie są nazwy, niestety, w paleontologii. A teraz następnie, jak określamy w przypadku dinozaurów, jak możemy w ogóle się zabrać do tego, żeby zidentyfikować dany rodzaj tropu, czyli żeby powiązać ten dany trop o jakiejś tam nazwie, na przykład Jalingpus, z określonym zwierzęciem, dzięki temu, że mamy ptaki. Mamy ptaki, które nadal żyją na ziemi i są ostatnią grupą dinozaurów, która, która przetrwała. Wiemy, że ptasia stopa charakteryzuje się tym, że stawy poszczególnych kości paliczków leżą w centrum poduszek palcowych. To, co mamy w tropie, w dobrze zachowanym tropie, to na przykład widoczne poduszki palcowe. Na pod... Usytuowując stawy połączenia pomiędzy kolejnymi kośćmi paliczków w centrum każdej z tych poduszek, możemy zrobić rekonstrukcję szkieletu stopy sprawcy badanego śladu. Dzięki temu na przykład się dowiedzieliśmy, że Jalingpus był małym, bardzo wczesnym przedstawicielem tyranozauroidów, czyli urajskim przodkiem późnokredowych tyranozaurów. Gdy badamy ślady, też warto się rozejrzeć wokół śladów, czyli nie możemy czegoś jeszcze ciekawego, ciekawego zobaczyć. I tak na przykład w 1994 roku odkryłem, że ślad siedzącego dinozaura, który oparł się brzuchem o ziemię, posiada ślady, takich pędzelków, które potem przez porównywanie do różnych odcisków okazały się śladami piór. I było to za, za moją sprawą, za sprawą mojego odkrycia, pierwszy, pierwszy dowód na istnienie upierzenia u dinozaurów. Z kolei w 1999 roku w Polsce stanowisko psołtykowie przyniosło nieoczekiwane, nieoczekiwane znalezisko zapis stadnego życia bardzo wczesnych zauropodów dużych, roślinożernych, długoszyjnych dinozaurów, które wędrowały w grupie. Widzimy tutaj fioletowy i zielony szlak tropów dorosłych zauropodów, żółty, pomarańczowy, czerwony i ziemisty ślad małych, podążających na, w stronę dwóch dużych osobników i z boku nacierające na nie ślady dwóch drapieżnych dinozaurów. Czyli jest to jakby scena zapisana jak na klatce filmowej sprzed prawie 200 milionów lat. W 2016 roku yy, pierwszy raz właśnie dzięki śladom yy, odkryliśmy, jak yy, mogły i, yy, wyglądać zachowania godowe dinozaurów. A mianowicie yy, w Kolorado, na warstwie skalnej przez 150 milionów lat były zaznaczone osobliwe ślady kopania dinozaurów, kopania drapieżników w ziemi. Najpierw myśleliśmy, że to było, było poszukiwanie jakichś pysznych rzeczy, jakichś robaczków ziemi, ale potem okazało się, że ślady są identyczne ich kompleks jest identyczny jak u, u, u niektórych współczesnych ptaków, siewek, biegusów i maskonurów. Był to po prostu taniec godowy, taniec godowy samców, które zachęcały tym tańcem do siebie potencjalne partnerki. Trzecia faza pracy nad znalazionym materiałem to jego skatalogowanie i zmagazynowanie. Podobnie jak pozycja śladu, czyli koordynaty GPS, jest to niezbędne w publikacji naukowej. Cytowane w publikacji naukowej, gdy opracowujemy już te ślady, dane tropy, dane skamieniałości, nie tylko tropy, wszystkie skamieniałości, wszystkie okazy, i w paleontologii, i w innych dziedzinach, jak archeologia muszą być skatalogowane i muszą znaleźć się w zbiorach muzeum, gdzie są dostępne dla innych badaczy. I każdy z tych okazów dostaje swój własny y, numer inwentarzowy. Ten numer cytujemy opracowując, omawiając dany okaz. Czwarty etap, no cóż, no, jest y, bardzo mozolny, i senny. Jest to po prostu opisanie naszego znaleziska. No i walka o przywództwo z ewentualnym współautorem w grupie. No tak, współautorzy jest to, jest to naturalna cecha. Ktoś chce być samcem alfa, każdy chce być samcem alfa, każdy chce być pierwszym autorem. No Nie zawsze, nie zawsze jednak ta walka jest wygrana. Ale o wiele z... cięższa walka jest to walka z recenzentami w różnych częściach świata. Praca naukowa, żeby ukazała się w magazynie naukowym, podlega recenzji. Wobec tego y... czasem ta walka od napisania pracy do ukazania jej się drukiem potrafi trwać kilka lat. Piąty etap to publikacja, opracowanie naukowe. Moment najważniejszy. Szósty etap, opcjonalny, to zrekonstruowanie sprawców tych naszych śladów. No, jak je zrekonstruujemy, wypada je razem z tymi tropami pokazać najszerszemu Najszejszej publiczności, społeczeństwu, dlatego ten siódmy etap, jest to, który ja przechodziłem w swoim życiu, miałem szczęście, jest to po prostu wybudowanie własnego muzeum. No i tak pokrótce opowiedziałem, jak się bada i udostępnia światu ślady dinozaurów nasze znaleziska. Bardzo dziękuję za uwagę. No i właśnie taka jest historia, jak robimy to, że możemy ze śladu odczytać, kto zostawił ten ślad, od śladu, ze śladu, który ma miliony lat, czy nawet setki milionów lat, nawet możemy odczytać dużo więcej, jak te zwierzęta się zachowywały, no i przede wszystkim z naukowego punktu widzenia, w jaki sposób klasyfikujemy w ogóle te ślady, w jaki sposób dokonujemy ich identyfikacji i porównania jednych śladów z innymi. Mam nadzieję, że podczas tego krótkiego mojego występu, mojej prezentacji przybliżyłem Wam te ciekawe zagadnienia.